Dobra, poczekajcie, muszę odpowiedzieć. Dużo osób się pyta, czym jestem w rapach. Muszę odpowiedzieć na pytanie. Wizowe ogólnie jest sytuacja taka, że teraz jak nie było mnie na streamie, bo byłem na siłowni, yy, zadzwonił do mnie Bartman. I Bartman do mnie zadzwonił, że Tobiasz chciałby się ze mną wymienić miejscem yy, w rapach, że on już psychicznie wytrzymuje tej presji, jaką mu widzowie narzucają, że on musi robić cały czas te wiadro, i że musi śmigłem kręcić na live'ach i tak dalej. I powiedział, że tylko silny psychicznie człowiek, taki jak ja, wytrzyma presję bycia w rapach. I powiedział Tobiasz do mnie tak: Paczol, proszę. Ja mówię, Tobiasz, przestań. On mówi: proszę. Ja mówię, Tobiasz, odczep się, no zostaw mnie. Proszę, idź do rapów. Ja mówię, Tobiasz, przestań: no nie, no nie, nie nadaje się, nie zasługują. Paczol. Wiele razy walczyliśmy jeden na jeden na no, streamach, rozpierdalałeś na easy, proszę iść do rapów za mnie, już nie wytrzymuję. I ja mówię, no kurwa, no, miało to nie wyjść nigdy na na, na, na, tom, na, na światło kocie przestań tu drapać, bo jak będziesz drapał na nowym mieszkaniu to cię wypierdolę, kurwa szybciej niż się kupiłem. Yy, I mówię, żeby widzowie nie mieli o tym wiedzieć, a Tobiasz mówi tak. Paczol, błagam. Ja mówię, kurwa, to ja już przestań, żeby już błagać. No, gadajmy normalnie, przez jesteśmy kumplami. A on mówi, idź do rapów, bo w kurwia mnie napierak. Ja mówię, ale przestań napierak jest najlepszy ze wszystkich, nie? Czemu ty napieraka wyzywasz? A on mówi, no w kurwia mnie. No, i ja mówię, no dobra, no to ja z nim wytrzymam. <śmiech> I tak było, potwierdzam? No tak było. No przecież ja bym was w życiu nie okłamał, widzowie. No przecież macie napisane na streamie Rapy, paczol Potwierdzam, byłem to <grym> Kurwa mogę bana Możesz wypierdalać Ego Top Corona by mi się przydała? <grym> ja pierdolę. No i to mówi To mówi do mnie że nowe komputery będą ze współpracy i czy bym chciałbym, żebym podała adres, to mi wyślą. Ja mówię, że nie, no mam komputer, szestań, nie trzeba. Nie trzeba, nie? A on mówi, no to co tam dopisz te rapy przed nikiem, to przynajmniej będzie, będzie git. <grym> Spytajcie go, czemu jestem w rapach. On wam odpowie to samo.